Nie narzucaj mi kłamstw Kontrolujecie w życiu fałs Nie daj się bać Spijasz ja Cześniku, dałeś się oszukać, czarne słońce po mnie rzuca. biczuj się za swoje czyny. Bezbożniku. I'm not gonna ah! oh, yes. I'm it, to the right. So I'm not so What's wrong? So the thing Co jest pierdzec? To mi jest czerach płaszcz Opróczmy za dzień Człuchnia Lech I w życiu czerwca nie ma nie masz Nie